W tym wideo pokażę Ci, że czasem możesz trafić na tzw. ludzki wąb, nie mieć robionych prób wątrobowych, a na drobne odchylenia łaskawie lekarz przymknie któreś oko. No, tym niemniej, aby było jasne, mój widz poszedł przygotowany na najgorsze i spokojnie, chociaż z małym akcentem horroru, odzyskał prawko, które utracił za jazdę po alkoholu. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu i zacznę, i w sumie skończę na szczęśliwie zakończonej opowieści internauty. Witam Pana, dziękuję za informacje jakie dostaję i za te wszystkie rady, były naprawdę bezcenne. No, dziękuję za komplement, chciałem tylko powiedzieć, że miałem zabrane prawo jazdy na pół roku, kategoria C, C plus E, B, jeżdżą zawodowo, złapali mnie rano w poniedziałek, no pamiętaj poniedziałek rano, to jest z reguły jakaś akcja typu trzeźwy poranek, jakoś sobie poradziłem, ale potwornie bałem się badań, zrobiłem próby wątrobowe prywatnie, no, tak szczerze mówiąc miałem trochę niezbyt dobre, miesiąc pobrałem tabletki, podleczyłem wątrobę. No wyniki doszły do normy, były prawie idealne, no może GGPT, enzym wątrobowy, lekko za duży, ale nieznacznie. Poszedłem na badania, psychotesty robię regularnie, to dla mnie nic takiego, no a potem na badania lekarskie. I tu się okazało, że tylko okulista, laryngolog, krew na glukozę, neurolog, standardowo i bez żadnych prób wątrobowych. Pani lekarka wyglądała jakby co dopiero z imprezy wróciła. No mała dygresja, lekarze też są tylko ludźmi. Ciśnienie miałem 160 na 100, chyba z nerwów, no a ona się tylko uśmiechnęła, dała wizytówkę. No i jakby musiał kiedyś robić badania okresowe to mnie zaprosiła do swojej firmy i życzyła mi miłego dnia. No. Tak czy inaczej, dzięki Pana filmikom zrobiłem badania wątroby, trochę się podleczyłem, dziękuję za te informacje i życzę powodzenia, pozdrawiam. Komentując ten przypadek, no szczęściu czasami trzeba pomóc i wierz mi, że jak idziesz przygotowany na najgorsze, no to z reguły wszystko idzie jak po maśle. Mógłbyś tutaj gorszy scenariusz tego zdarzenia, powiedzmy lekarz WOMP mógłby Cię wysłać do lekarza rodzinnego po jakieś zaświadczenie o objęciu leczeniem No i nie dopuścić się przed normalizacją ciśnienia tętniczego krwi. Takich przypadków parę znam. I wierz mi, dla kierowcy zawodowego no, parę miesięcy dłużej bez pracy czy krócej no, chyba ma jakieś znaczenie, a dla niezawodowego no, chyba to samo, prawda? No, lepiej mieć to prawko. Niż go nie mieć. Tak czy owak nie zlekceważyłbym tego przypadkowego podwyższonego ciśnienia tętniczego w, w przypadku tego, tegoż to właśnie pomiaru, zaczął to ciśnienie kontrolować. No, będziesz miał wtedy pewność, że sprawa jest tylko okazjonalna, będziesz miał pewność, że nie powtórzy Ci się to powiedzmy no, nie podczas kolejnego badania za alkohol, tylko podczas badań okresowych. Na tym kończę, jeżeli Ty przeszedłeś szczęśliwie badania w WOMP-ie za jazdy po alkoholu, czy z jakiegokolwiek innego powodu, koniecznie tutaj pochwal się w komentarzach poniżej. No, każdy przypadek jest unikalny, no, ale tak, jeżeli globalnie patrzymy na całą Polskę, no, może on pomóc drugiej osobie w przejściu tego, powiedzmy, smutnego administracyjnego obowiązku. Jeżeli jeszcze nie jesteś moim widzem, koniecznie dokonaj subskrypcji. Linki do subskrypcji są po mojej prawej, po Twojej lewej stronie. Będziesz wtedy jako jeden z, pierwszy, z pierwszych otrzymywał moje filmiki. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. I jeszcze raz powtarzam. Przygotowanie, idąc przygotowanym, idziesz w pewnym sensie jak po swoje. Idąc nieprzygotowanym, po prostu Masz nadzieję, a nuż się uda, a nuż się nie uda. No przypuszczam, odnośnie komentarza tutaj wyglądu lekarza, gdybyś poszedł jak lump, że tak powiem, jak no powiedzmy też jakiś po, po imprezie, nawet ten lekarz mógłby Cię potraktować troszeczkę inaczej. Czyli no, jak Cię widzą, tak Cię piszą i wygląd człowieka też ma jakieś znaczenie, bo nie można dwa razy zrobić pierwszego wrażenia. Czyli nawet na badania lekarskie do WOMP-u warto się ubrać jakoś porządniej, no plus idealne wyniki, no i sukces gwarantowany.